Tym razem mamy bardzo ciekawą sytuację. Tajemnicze przedmioty leżą na obu szalkach wagi. Wszystkie mają nieznaną masę równą Y. To nie musi być Y. Mogłem tu wpisać dowolny symbol, byle konsekwentnie. Wszystkie te przedmioty ważą tyle samo. Y. Są też odważniki o wadze 1 kg. Znajdują się na obu szalkach wagi. Za chwilę, krok po kroku, ustalimy, ile waży tajemniczy przedmiot. Najpierw jednak sami zastanówcie się, jak to zapisać matematycznie. Czy za pomocą kilku symboli da się opisać sytuację na wadze? Po lewej są trzy y i trzy odważniki, a ich łączna masa równoważy ten 1 y i siedem odważników na prawej szalce. Dam wam kilka sekund. Pomyślmy, jaka tu jest łączna masa. Mamy trzy przedmioty o masie Y, których łączna masa to 3Y oraz trzy odważniki o masie 1 kg, których łączna masa to 3 kg. Na prawej szalce leży jeden przedmiot o masie Y, więc piszę Y… Mógłbym napisać 1Y, ale nie ma potrzeby, bo to jest to samo co Y. Na prawej mamy zatem y i… 7… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… Tak, 7 odważników. Po prawej mamy więc y plus 7 kg. I waga jest w równowadze. Ta łączna masa jest równa tej łącznej masie. Możemy więc postawić tu znak równości. To dobry początek. Udało nam się zapisać tę z życia wziętą sytuację. Kiedyś ludzie często musieli sprawdzać, ile ważą różne rzeczy. Na przykład u jubilera. I miewali tego typu sytuacje. Udało nam się zapisać ją matematycznie. Czas na kolejny krok. Co teraz powinniśmy zrobić? W jaki sposób to uprościć? Znów dam wam kilka sekund na zastanowienie. W matematyce fajne jest to, że można dotrzeć do celu różnymi drogami. Ktoś mógłby uznać, że dobrze byłoby usunąć po trzy odważniki z każdej szalki. I słusznie. Ktoś inny mógłby usunąć po jednym y z obu szalek. To także dobre posunięcie. Kolejność jest dowolna, wystarczy się zdecydować. Przyjmijmy, że najpierw chcemy usunąć po jednym y z każdej szalki wagi. Wtedy wszystkie pozostałe y będą na jednej szalce. Aby wszystkie y były razem, trzeba odjąć po jednym y od obu stron. Gdybyśmy odjęli tylko od jednej, waga by się przechyliła. Aby pozostała w równowadze, musimy odjąć od obu naraz. Zatem odejmuję 1 Y. Zdejmuję po jednym Y z każdej z szalek. Jak to wygląda w zapisie matematycznym? Usuwam 1 Y z każdej szalki, czyli odejmuję Y od lewej i od prawej strony równania. Wciąż nie wiem, ile Y waży. Po prostu usunąłem po jednym z każdej szalki. Zatem po lewej stronie... Co nam zostało po lewej? Widać to w równaniu, ale spójrzcie na wagę. Jeśli mam 3 sztuki czegoś i oddam jedną, to zostaną mi 2 sztuki tego czegoś. Więc zostaje mi 2y. Tu to widać. Miałem 3, oddałem 1, zostały 2. I wciąż są tu 3 odważniki. Po prawej miałem 1y i oddałem go, więc nie mam już y. -ków. Widać to tutaj. I wciąż mam 7 odważników. Wciąż mam tu 7 żółtych odważników. Ponieważ zabrałem dokładnie tę samą masę z obu szalek, waga jest w równowadze. Była w równowadze, odjąłem tę samą masę z obu stron, więc ciągle jest w równowadze. Możemy postawić znak równości. Teraz pozostaje w zasadzie to, co już znamy z poprzedniego odcinka. Ale mimo to zapytam, co trzeba zrobić, aby jeszcze bardziej to uprościć? A dokładniej, co zrobić, aby po lewej stronie równania pozostały same y -ki? Dam wam kilka sekund na zastanowienie. Aby po lewej stronie pozostało nam wyłącznie to 2y, musimy pozbyć się tej trójki, czyli tych trzech odważników. Jak to zrobić? Odjąć 3 z lewej szalki. Ale wtedy waga przestanie być w równowadze, dlatego to samo musimy zrobić po prawej. Zdjąć trzy odważniki. Odejmujemy zatem 3 od lewej i 3 od prawej strony. Teraz po lewej stronie zostają nam tylko te dwa przedmioty o masie Y. Ich łączna masa to 2Y. 3-3 odjąć -3 równa się 0. Widać to tu. Tylko 2Y na lewej szalce. A z prawej zdjęliśmy 3 odważniki, więc zostały 4. Po prawej zostało 4. Widać, że 2y ważą tyle samo, co 4 kg. Robiliśmy to samo po obu stronach, więc waga jest w równowadze. Rozwiążmy to do końca. Na pewno już znacie wynik, bo jeśli 2 razy coś równa się 4, to jest to oczywiste. Ale trzymajmy się przyjętej metody postępowania. 2 razy coś równoważy ileś. Możemy więc pomnożyć obie strony przez 2. Przepraszam, pomnożyć obie strony przez jedną drugą. albo podzielić obie strony przez 2. Jeśli pomnożę to przez jedną drugą, czyli zdejmę połowę obciążenia z tej szalki albo zostawię połowę obciążenia, wtedy tu będzie 1y. A żeby stąd usunąć połowę obciążenia, muszę odjąć dwa odważniki. To, co zrobiłem, odpowiada pomnożeniu obu stron przez jedną drugą albo, jeśli spojrzeć inaczej, podzieleniu obu stron przez 2. Po lewej stronie pozostał sam przedmiot o masie y, a po prawej pozostały odważniki o łącznej masie równej 4 przez 2, czyli 2. Mogę postawić znak równości, bo waga wciąż jest w równowadze. Zrobiłem to samo po obu stronach. Na lewej zostawiłem połowę i połowę na prawej. Waga była w równowadze, zatem wciąż jest. I gotowe. Rozwiązaliśmy niełatwy problem. W każdym razie na taki wyglądał. Ustaliliśmy, że tajemniczy przedmiot waży 2 kg. Możemy to zweryfikować. I to jest właśnie fajne w matematyce. Po uzyskaniu wyniku można wrócić na początek i sprawdzić, czy po podstawieniu tego wyniku wszystko ma sens. Zróbmy to. Sprawdźmy, czy wynik ma sens. Jak to zrobić? Skoro już wiemy, że przedmiot Y waży 2 kg, obliczcie łączną masę na każdej z szalek. Policzmy. Tu są 2 kg. Napiszę na tym. Tu są 2 kg, na purpurowo, tu są 2, tu są 2 i tu są 2. W sumie 6 kg, dodać T3, to 9 kg na lewej szalce. A na prawej mamy T7 plus T2, to razem 9 kg. Dlatego waga była w równowadze. Na każdej szalce leżało po 9 kg.